Hejka wszystkim, Hejka dzisiaj nagrywam odcinek, bo... No co ty robisz?! Patrz! Przybieraportowałeś się! Patrz, ja mogę pójść zaraz iść, to nie? No. Ej, podpójn tu do mnie, co? Co ty mi robisz? Lubię <grym> cię strzelić... Ej, wskoczę do ciebie! Ale to cokolwiek, nie ma strzelać! No nie! Ja sobie wskoczyłam a strzelę że żebym... No co się nie da strzelać! <grym> Albo ja chciałam zobaczyć, czy to wybuchło. A ja sobie idę dalej! Ja nie da się tego strzelić. Co za noob? Odłagiam. O! <głos> <głos> Co to jest <że> jako strzeladyne? <głos> o! Oh, o! Patrz! Ja mogę teraz do Ja mogę dojść do końca. Dobra, liczę się. Ja widzę tylko tak strzeladyne. I patrz, wejdę do chałupy. Nie wejdę do chałupy. O! Ja ja nie wiem, się niszczyć. Spróbuj bym strzelić. Nie mogę włożyć. A nie możesz poczekaj na mnie? Nie. O, czekaj w tym kamieniu. Mogłeś wziąć silnik, któryś poczekał na mnie. Dobra. Mogłeś wziąć, powiedziałam. O, strzeliłem! Nareszcie! Co daleko? Sola. Co to jest? Ja już wchodzę do grzybie, powiem. To ja życie twoje chyba, życie twoje. Trzyma, dadłam. A nie, ja nie dadłam. Czemu tam coś leci? Okej, okay, strzeliłem. A mi się Gdzie zostało. zostało. Okej, okay. ale te armaty nie są niezłe. Strzelamy! Nie A idź tym, że sobie armaty robisz tak. No. Jestem na lizaki. Ja zbuduję łódkę akurat teraz. Liza Pa! Strzeliłem w tego lizaka! Co się tu? O, super kula umarła! Ile zostało tego? 20, dzięki! Patrz! Wroda! Strzeliłem! Ty, ja tego nie odebrałam, halo? Coś o, nie dobra. Ej, dwóch mi brakuje do epickiego. Ej, pokaż, bo ja mam jakiś... Ej, ser, ci chyba mutkę, to nie? Nie. Zaraz usunę chyba. Mam się łódkę bierze nowa. Jaką auto autosave. Patrz to. No co jest z tą kulą? To jest zepsuta. O nie, jest. Co się stało? Nie żyje. Weź możesz dednąć i Dobra, pa moja łódko, kocham cię. No nie dodasz. Nie biegnij, nie biegnij, bo ty nie dodasz. Coś ty zrobił? Dagi? Nie, już dadam. Patrz, patrz, patrz, patrz, patrz. Patrz, już nie dadam. No nie mam ręki, w pomocy! O. Boże, patrz, ja zbudowałam to! Ej, bo to mi się zaczęło... Ten... Ej, patrz, to mi się zaczyna... Zarmatynie... Patrz! Twoja do... łódka teraz mi się zaczyna budować. Te, którą teraz robiliśmy. Chyba. Ciekawe, że bomby też się zaczynają robić. Nie, bo to było nie moje. Czekaj. Ratunku! Robimy jakąś randomową pomoc. Nie, nie, nie, O, O Robimy Robimy jakąś randomową randomową na szybko łupkę. Ale robimy nie, nie, nie, nie, robimy je? nie, do <śmiech> <śmiech> nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Poczekaj, to nie, nie, nie Boże, Albo chyba więc... tak. Chyba, chyba, chyba, chyba raczej tak. Rajdę. Rajdę. Rarę, no to tak. Rzadko. Ok, to rzadko. Trzeba zrobić po prostu taką obronę. Silnik też weź. No, o, spadaj mi sam. Musiałeś się tu zaciąć akurat. Naprawdę, nie zaciąła się. ja się zaciąłać. Teraz robimy silnik, teraz robimy. Ja nie, ja, ja prowadzę, bo to, tak to nie będzie działał, Igor. Nie będzie działał. Dobra, pójdziemy. Igor, Igor weź co to ten silnik usunij. Czekaj. o. Czemu nie jestem mega member? Czemu jestem, Czemu jestem mega member? Igor! Usunij silnik, bo ja muszę dodać. I ja prowadzę, przypominam. <grym> <grym> <grym> Dawaj weź coś jeszcze. Nie mamy czasu na to. NETERAKA! Nie, to już tyle jest. jest dobra, chodź, już to... idziemy. Poczekaj! Siadaj, siadaj, siadaj! Siadaj! Nie mogę! Silnie, dziękuję. Okej, okay, możesz jechać. Ja. Ej, bo wzięłam tak, o dobra. Ej, parpuniemy, ej, o mojego, ja sobie wziąłem. Brakstę, oj. Albo my idziemy tutaj, dobra. No? Parze, jak puściła mi by tak wolno, ale teraz. Ej, my się teraz musiałam zakręcić i uciekać od tych wszystkich rzeczy. Nie, ja, i mi się bardzo zacina. A mi nie. No bo jak zawsze ktoś inny prowadzi, to się tak zacina bardzo. No. Każdy tak ma. teraz ja będę prowadził. Wow! Nie zauważyłam cię, gościu. <śmiech> nie, nie, nie zauważyłam cię, gościu. Widzisz? U, to jak, to po, jak, jak go pominęliśmy, widziałeś? Jak A co, ci da co by ci armata? Po lewej. Stąpki, nie. Co by ci Igor, dała, armata? Nic, pewnie gościu jakiś. Nie, zabijło mi. Nieprawda, właśnie to nie zabija. Chyba, że zabijaś się z No? Tak? Tak. Oj. No, co ty robisz? No? Ja nic! Nie mówię do ciebie, mówię, że ja to próbowałam. No, ale tu i tu i tu, nie? Jaka 100 przygiębić dla Co? Patrzę. Ja, te... ja też. Ja też. Ja Dobra, i kliki pół! Co ty robisz, ziemniaku? Tak, Lizaki. To jest. Tory. Tory kolejowe. Chciał być. Ale bo podział może nadjechać w Ty nie, ty nadjechał akurat kiedy wyjechaliśmy. Rzuc Ej, patrz, to jak to daleko to już zajechaliśmy zobacz, widzisz? No. Oj. Policja? O nie. Tak, policja. Teraz najgorsze, trzeba uciekać od nich. Co to było? Co to jest? Jezu, są te pustyni. O nie, zniszczyła nam się. No, no się miasta policyjna. Uuu! Ja bądźcie zabiło mnie. Tego siód, tego części ciała ze mną zostało. Czym ja tu imponetyłem? Ej, bezpieczniej, bezpiecznie. zobacz, bezpieczniej. Bezpiecznie. Ja się próbuję wykierować. Ja zbieram na epicki. Jest, ja Je, też. Nie, ja zbieram na legendarny. Legendarny to ja nie jestem Ej, patrz, że dalej do widzisz? widzisz. Mm. Ej, byłeś na zombie dzisiaj? Co? Ty no to mnie wywaliło. By, byłeś na zombie dzisiaj. Zombie? W ty. Tak. I dalej już zedłem. Co tu? A zacięło mi się, zacięło mi się, a co tu jest tutaj, coś czy nie? Okazuje się, że aligatory tu są. Nie, czy tutaj coś będzie? Wszystko jest taka mała wioska? Ja nie wiem. O, to się pojawia wszystko, ale widzicie co przejechałam z lagiem i super. A co już na tym netnę raczej. O nie, silnik mi wywaliło, super, świetnie. Teraz nawet nie mogę powiedzieć. Łopasz! Tylko nie wygląda. Możesz to da ej, patrz, że to na uszłaś. Znowu zapinęłam łódki zepsuć, co mnie słaba. Ba. Jak się wierzę to, że patrz, że robisz tak. o, Lena, ja nie cię robi tak, żeby to było Nie wiem. wiem. Jest to na twoim dym, na twoim patrz, widzisz? Na tym. Co jakby sobie skrzydła na nie bok? Dobra. Nie długośnie. Nie, nie dałoby. Ej, muszę zrobić raz taką małą mózgę, żeby przepłynąć pod tym. I, i. O oh, yeah, ja mam już blok. O, oh, dedłam. Ej, patrz, ej, patrz, patrz. patrz. Hacker, głosów. Widzę właśnie, zobacz sobie, widzisz? Ej, jak sobie dobiegnę dotąd. Ciągle jest czerwone, a to jest... Ej, mogłam iść na tą stronę, bo to jest otwarte. No nie, to, a nie, no tutaj mi się nie ma... Ej, tędy nie przejdę, raczej to muszę iść tędy. Życie mi się leczy. To muszę być sobie pyszakiem trochę. Czekaj, poczekam tutaj trochę, aż mi się trochę dobrał. pas pasy robię. No już dadłam i tak. Ej, dadłam na tym ostatnim, to będę miała dużo pasy. A nie, na tym tylko. Na tym? Na tym do no. O, moja gotowa. Ej patrz, gotowa. sam sto. O oh my god, sam sto, Ej, mam, mam 233. Nie, ja czekaj. Oj, mm. nie mamy odcinka, że nie mamy miejsca na nasze... Ja tam nie chodziłam. Patrz, patrz, Uda... uwaga! Patrzymy. Epicki? O, my. Ej, jakieś rzwi, jaki to w ten w ogóle, widzisz to? I Wow, ej. Poczekaj, patrz, ile zaraz będę miała. Posiadaj! Czekaj, patrz. Ej, czemu ja nie mogę? Aha, dobra. Czekaj, pokażcie, jak ja jest. Ja zaraz... no, ben... Duugo... Dużo będę miała tego, chwila, patrz, 42. Jeszcze biorę balony. Gdzie są te balony? Zrób balony! Ja na się że to balony. Czekaj. To za tyle w tym odcinku, pa! pa.